you <laughs> że tak często patrzę bo wiesz, że jesteś wszystkim co mam. zostawmy ze sobą smutki i żal przez życie przejdźmy razem szukając szczęścia znajduję je w tobie jesteś miłością Każdym oddechem my Najpiękniejszym kwiatem Bym całym światem Proszę, niech tak pozostanie Sprawiasz się, czujesz się jak w niebie Każdy dzień z Tobą spędzać Niech losu lub szczęśliwym trafem Że właśnie Ciebie tu przy sobie mam Szukając szczęścia Znajduję je w Tobie Jesteś miłością mą Każdym oddechem my Najpiękniejszym kwiatem Mym całym światem Proszę. Niech to pozostanie